W tym wideo opowiem ci parę zdań o badaniach z badaniach Cabin Crew, szczególnie jeżeli jesteś kandydatką do tego zawodu, do tego wspaniałego zawodu. Nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem uprawnionym do badań lotniczych z Wrocławia i często być może i ty kandydatki piszą do mnie, czy te badania są jakieś straszne, czy się czegoś obawiać czy można na miejscu, czyli w swoim miejscu zamieszkania wykonać badania laboratoryjne czy jakieś tam inne. Tak, żeby przyjeżdżając do Wrocławia, do mnie mieć wszystko krótko na temat w ciągu jednej dość sprawnej wizyty u lekarza orzecznika. I zapewniam Cię, że tak jest. Badanie nie jest zbytnio skomplikowane. U siebie musisz wykonać badania ogólne moczu, morfologię krwi OB, cholesterol, yy, lipidy, czyli cholesterol plus lipidy to jest tak zwany lipidogram. Audiometrię, prawda? Audiometrię tonalną. Jeżeli nosisz okulary, fajnie, żeby przynieść coś od swojego okulisty czy optometrysty, aby wiedzieć jaką masz wadę wzroku. Natomiast u mnie jest dość proste badanie ogólne, internistyczne, badanie narządu równowagi, również powtórne badanie narządu wzroku. No, naprawdę nie musisz się niczego obawiać, oczywiście pod warunkiem, że nie masz jakichś przewlekłych chorób typu cukrzyca, szczególnie na insulinie, padaczka czy inne choroby, które są przeciwskazaniem do pracy na wysokości, prawda? I jeżeli już przeszłaś to badanie pozytywnie, z reguły moje orzeczenie w języku polskim i angielskim jest na lat 5 i dopiero po 5 latach masz okazję spotkać się z takim lekarzem-orzecznikiem jak ja. Przyjeżdżają do mnie osoby z Wielkopolski, przyjeżdżają z województwa lubuskiego, przyjeżdżają z województwa śląskiego, chociaż głównym moim rejonem jest województwo dolnośląskie. Także jedyne co mogę Ci powiedzieć, badania nie są takie straszne, nie taki diabeł straszny jak Cię malują. Przypomnę Ci jeszcze raz zrób u siebie badania krwi, czyli OB, morfologia, cukier we krwi, nacho, lipidogram, badanie moczu i audiometrię i jeżeli te wszystkie wyniki już widzisz, że są dobre, to są bardzo duże szanse, że przejdziesz u mnie badania lotniczo lekarskie Cabin Crew bez żadnego problemu. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu uprawniony do badania Cabin Crew. No i to wszystko na ten temat. Widzimy się we Wrocławiu.